Za indywidualnymi budżetami rozwojowymi stoją dwie intencje. Po pierwsze chcemy inwestować w rozwój ludzi, a po drugie wierzymy, że taka inwestycja ma największy sens, jeśli jest dostosowana do danej osoby, do jej zainteresowań, doświadczenia, natury pracy, czy nawet życia prywatnego, czy sytuacji prywatnej. I dlatego dajemy pracownikom zarówno wsparcie, jak i wolną rękę w tym, jak się chcą rozwijać. Budżety rozwojowe są dedykowane każdemu od pierwszego dnia, kiedy do nas dołącza i tak naprawdę to ja jako pracownik samodzielnie decyduję o tym, w jaki sposób z nich skorzystam. Mogę poszukać czegoś na zewnątrz, różnych szkoleń, konferencji, jakby cokolwiek, co mi przyjdzie do głowy, ale mogę też skorzystać z oferty rozwojowej w naszej firmie, na przykład w ramach Learning and Development, no i tutaj też mamy dużo opcji do wykorzystania. Budżet rozwojowy w PGS Software można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Zależy to w dużej mierze od pracownika, od tego jaki on ma pomysł na rozwój, jakie ma swoje plany i czego chce się w danym roku nauczyć. Najczęstsze sposoby wykorzystania budżetu rozwojowego to między innymi kursy technologiczne i zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, jak choćby PGS UPSKILL, kursy językowe, bo język angielski jest bardzo istotny w naszej pracy, certyfikacje, dostęp do platform szkoleniowych, czy choćby wyjazdy na konferencję. I tutaj ciekawostka jest taka, że z budżetu możemy opłacić nie tylko bilet wstępu na konferencję, ale także koszty związane z podróżą czy zakwaterowaniem. Jeśli chodzi o budżet rozwojowy, który oferuje PGS, wydaje mi się, że jest on przemyślany. I, I to nie jest tak, że ogranicza nas w jakimkolwiek stopniu bo możemy go wykorzystać na różnego rodzaju inicjatywy. Na przykład możemy skorzystać na różne konferencje, które organizowane są i stacjonarnie, i online. Możemy korzystać z naprawdę wielkiej bazy kursów, z których ja też tak naprawdę korzystałem.